Dobrze by było, żeby sobie mózg zmieniła też, bo tam trochę szwankuje. Co za wstrętna baba, jak taka stara panna z chcicą. wow dobre dobra. O, ja pitole, a kto to jest taki ohydny? To facet przebrany za zabawy, czy co? Te włosy na twarzy, nohal, usta, dramat. No skoro tak mówią, <głos> ale dobre. E Kto to jest? Jakiś pasztet. Co ona ma z twarzą? To efekt nieudanych operacji plastycznych, czy co? Brzydactwo. Jeszcze strój beznadziejny. Ani modny, ani ładny. <głos> no co ja zrobię, no? E co tu jest? Aha. Cyckami odwraca uwagę od twarzy. I dobrze. Może i dobrze. Wyjątkowo monstrualna kobieta. I nos, i usta fatalne. A, to już się powtarza, słuchajcie, super. E, fuj, nie chcę jej oglądać. No i przykro mi bardzo. Od czasu do czasu trzeba. O, to jest fajne. Wsiowa uroda, ogólnie wieś. No, no mi się podoba akurat. Nie mam nic do wsi. E, wygląda jak pomieszanie... Uwaga. Wygląda jak pomieszanie... Bulldoga z Pekinczykiem. Ta-da! Hey, stop!